Macieju, za pasem święta. Święta są do robienia biznesów, czy dla rodziny? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że biznes jest dla rodziny, nie? A, no tak. a, a więc raczej chroniłbym się przed takim manichejskim podejściem. Albo święta, albo biznes i w ogóle. Natomiast zdecydowanie każda sytuacja życiowa, gdzie tylko występują też inni ludzie, jest sytuacją dogodną do networkowania. I święta przy karpiku, przy śledziku, przy pierożku z wujkiem z Ameryki czy z wujkiem wielkim przedsiębiorcą lub ciocią, która odziedziczyła no tych sytuacji może być wiele. To jest dobra okazja. Natomiast trzeba pamię pamiętać o tym, że networking i biznes w takiej sytuacji robi się zupełnie inaczej. Jakie złote rady dla nas. Co na Wigilię, na pierwszy, drugi dzień świąty, drugi szczególnie odwiedziny, tak. wtedy są między rodzinami. Jak, jak networkować? Złota rada jest taka. Nie próbujmy załatwić wszystkiego przy makowcu. Znaczy rola, rola tego typu spotkania rodzinnego <głos> powinna być ograniczona tylko i wyłącznie do zajawienia tematu, wybadania zainteresowania po stronie wujka, cioci, babci e, i już teraz zakończenia tego, że spikniemy się po świętach, żeby się umówić. Nie? Może to można jakoś to precyzować na zasadzie druga połowa stycznia czy pierwsza, nie? ale nie, nie więcej. Dlaczego? Dlatego, że dla wujka, dla cioci będzie się to wiązało z wyjściem no, z pewnej ro roli, jaką jest siedzenie przy stole i dobre bawienie się a wchodzeniem w rolę, którą być może są już trochę zmęczeni, czyli rolę prze przedsiębiorcy. Czyli w czasie świąt zapodajemy temat, badamy grunt i umawiamy się na follow-up po świętach. Dokładnie tak, nie więcej. Super, dzięki. Dziękuję.